Jak komuś podczas tego wywiadu było mało gryfnych frelek, to docieplimy Wam Bernarda Kowalsko. To wszystko za nami. I teraz człowiek się przypomina, że jednak skleroza istnieje. No przecież mógł jak się je spytać, miały mi pokazać co w tych kofrach noszą. No, no właśnie. Następnym razem otworzymy jakieś kofry. Może wspólnie. A teraz co? radiowy finał prosto ze Śląska, Radio Fest na łączach. Witam wszystkich widzów w listy śląskich szlagierów. Czas podsumować 149. Notowanie listy śląskich szlagierów na antenie Radia Fest. Na miejscu dziesiątym Frela Blue i Nimom Cołoblic. Na miejscu dziewiątym Harmonik z Tobą na zawsze. Na miejscu 8 Tim Fabian Singing Ye, Miejsce 7 to Krzysztof Pietrek, Wakacyjny Czas. Na szóstym Bernadeta Kowalska, Palmowa Miłość. Miejsce piąte to Kobiety na walizkach, wyruszamy z walizkami. Na czwartym Alina Tańcz. Miejsce trzecie to Justyna Adamczak, Kocham Tylko Ciebie. Na miejscu drugim Paweł Luke Steiner, wrócisz, wrócisz, a na miejsce pierwsze powrócił Adi, moja staroharmonika. Bardzo gorąco pozdrawiam ze Śląska, wszystkich widzów, listy śląskich szlagierów. 149 finał przedstawił Marcin Janota. Z tego podsumowania zadowolony jest na pewno Adi, bo na fotel lidera bez notowania wskoszł szlagier, moja staroharmonika.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 Ją. moja staro harmonika, jak dawni dziś groni. Kożdym melodię się co weselni go, moja staro harmonika nie ucichni uraży. Życie z nimi i i sercem w duetę gro. Ona życie z nimi i sercem w duetę gro. Z nim mogę zagrać co ino chce. Ona do każdej śpiewki pasuje. Dobro na radość, dobro na zło. Bierają w ręce i wszystko gro. Te cudo dzisiaj ze mną jest, W żadnej szuflodzie nie zawrają, I będzie wszystkich tak czarowała, Jak długo na to pozwoli los. Moja stara harmonika, Jak dawni dziś grą, Bożdy melodię się Co rozwesel mi Moja staro harmonika Nie ucichnie już Ona życie zmieniła mi I z sercem w dółecie grą Ona życie zmieniło w serce w gro Harmonika, jak do mnie dziś grom Każdym melodię się, co rozweseli Moja staro harmonika, nie ucichnie u na życie z mi Serce i duo na życie z nimi i serce w cię je W nas. To last płynie, prosto z serca, aż do gwiazd. Muzyczny to jest cud, i osiem mód. Z tego melodia ta, która w duszach nam gra. Świecie. Melodia z ośmiu do muzyki jest tu. W poddali słychać ciche wołanie Gdzieś komuś wiem, że smutno i źle Melodia 8 nut to nowość w wykonaniu Oxford Duo. Na ta chwila jeszcze poza szlagier top 10. Pamiętajcie, to wszystko możecie zmienić, bo wszystko w Waszych rynkach styknie po prostu wysłać SMS-a na 7168 w treści wpisujecie LSS Top i kod w teledysku 01. To już jest ta pora, co by rozpocząć szlagier top 10 finału 700 plus 4. W tej top 10 trzy szlagiery slatują ze swoich placów, trzy szlagiery do góry, a cztery szlagiery zostały na swoich miejscach. Wy też zostańcie z nami, zostańcie na swoich miejscach, a w międzyczasie dajcie suba, dzwoneczek, no. I pytanie będzie na koniec tego wejścia. Czy szlagier tańczy powróci na fotel lidera? Jak wam się zdął? Na odpowiedź dotyczącą szlagieru Tańcz będziecie musieli jeszcze chwilę poczekać, a już te roski możecie się dowiedzieć, kto otwiera dzisiejsze notowanie. Tukej place z numerem 10, Tukej Paweł, Siluk Steiner, Tukej też szlagier, wrócisz, wrócisz, nic się nie zmienią od zeszłego tydnia. Ciepły piasek, plaż I szum spienionych fal Nadszedł właśnie dzień Troski idą w cień Niechaj modre, ciepły morze znów przywita cię Wrócisz, wrócisz, wiem, że wrócisz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 Morski wiatr przywieje Cię Wrócisz, wrócisz, wiem, że wrócisz nad błękitny morza brzeg Wrócisz, wrócisz, nie porzucisz Tu marzenia Na dziesiątym nic się nie zmieniło, a na dziewiątce co? Tukaj dwa oczka niżej jak tydzień temu, proste słowa dwa i Krzysztof Pietrek.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 Oh! Jest słowa Jest yes. Mamy ósemka, a tu też mamy spadek. Tu też dwa oczka niżej, jakie ja tydzień temu. tukej harmonik z tobą na zawsze.